Wysoka Rado otwieram 41 sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych, więc obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta. Witam pana Janusza Waldemara Zobrzeckiego, zastępca burmistrza, panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta. Szanowni Państwo, wszyscy otrzymaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia, dzisiejszych obrad. Pozwolicie, że przedstawię go. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie Porządku obrad w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 31 grudnia 2020 roku. W punkcie piątym analiza porównawcza i ocena zagospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów. W podpunkcie pierwszym opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w podpunkcie drugim dyskusja. Punkt szósty sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej. Podpunkcie dru pod drugim dyskusja. W punkcie siódmym podjęcie uchwał. W punkcie ósmym sprawozdanie burmistrza miasta o pracach między sesjami. W punkcie dziewiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie dziesiątym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie jedenastym sprawy różne. I w punkcie dwunastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi, zastrzeżenia lub coś by chciał dodać, ująć? Bardzo proszę. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszyscy Państwo brali udział w głosowaniu i 14, 14 osób, 14 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. <śmiech> w punkcie czwartym y, przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 31 stycznia bieżącego roku. W biurze Rady wyłożony był protokół z poprzedniej sesji, jak i również na system informatyczny przesłany został panu, Państwu ten. Yy, protokół. Do chwili obecnej nikt z Państwa nie zgłaszał zastrzeżeń, więc pytam się, czy ktoś z Państwa teraz zgłasza jakieś zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, ale jego nie ma chwilowo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu piątego. Analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej. No i tutaj opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Naciąga pan przewodniczący. Panie Przewodniczący, komisja do piątego punktu. Opinię bym poprosił komisji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 21 lutego 2022 roku na swoim posiedzeniu <śmiech> przeanalizowała informacje w sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Lubaczów. I opinia przedstawia się następująco. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2022 roku przeanalizowała informacje na powyższy temat, stwierdzając, że na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Lubaczów jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym 1498 działek o łącznej powierzchni 408 hektarów. I wartości księgowej 17 893 112 98 zł. 98 groszy. Na koniec 2021 roku gmina wydzierżawiła 196 dzierżawcom, 27 700, 341 tysięcznych hektara gruntów na cele rolne, 147 dzierżawcom. 06917 hektara gruntów pod inną działalność i garaże, 19 dzierżawcom, 5 000 514 hektara gruntów pod handel i cele składowe. W 2021 roku zawarto trzy nowe umowy na dzierżawę gruntów i zaktualizowano 170. Umów zawartych wcześniej. W 2021 roku utrzymywała się dobra sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i grunty inwestycyjne. W 2021 roku ogłoszono 80 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Sprzedano 46 działek o ogólnej powierzchni 6 hektarów 2986 tysięcy hektara. Wykonanie budżetu w zakresie rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami za 2021 rok wpływy i wydatki zostały szczegółowo przedstawione w przedłożonym sprawozdaniu. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację dotyczącą gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów za 2021 rok i wnioskuję o przyjęcie jej do wiadomości Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Janowi Radłowskiemu. W podpunkcie drugim dyskusję, czy ktoś z państwa jeszcze zabierze głos? Nie widzę, stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości. W punkcie szóstym sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo serdecznie na sesji witam Panią Renatę Meder, kierownika Ośrodka Pomocy Spo Społecznej. A teraz poproszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za okres 2021 roku. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 roku zapoznała się za sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za wyżej wymieniony okres. I stwierdziła, że ośrodek właściwie realizuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej obejmowała finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, osługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie oraz otrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu innych ustaw wynikających, wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmowała również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dodatki mieszkaniowe. Realizacja zadań zleconych w gminie wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swym zakresem ochronę zdrowia, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dodatki mieszkaniowe i wypłatę wynagrodzeń za osoby całkowicie uwłasnowolnioną, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z oburzeniami psychicznymi oraz program rządowy dla rodziny, dla rodzin wielodzietnych, karta dużej rodziny, świadczenia rodzinne, środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego, świadczenia wychowawcze. Ponadto MOPS realizuje e, projekty z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pod nazwą Działamy Profesjonalnie oraz Program Rządowy wspierający Seniora. Stan zatrudnienia e, w mops w, w okresie za rok 2021 wynosił 7 etatów pracowników socjalnych. 10 etatów pracowników administracyjnych i 5 etatów obsługi obsługi oraz 0,75 etatu asystenta. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych pozytywnie opiniuje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości przez Radę Miejską. Jeszcze chciałbym go dodać, że tych zadań tutaj, jak państwo widzicie, jest bardzo dużo. Są dosyć w sprawozdaniu bardzo szeroko nam przedstawione, opisane. Jest to trudna praca, wymagająca no, dużej, dużej odpowiedzialności, szczególnie tych pracowników, którzy się tymi ludźmi zajmują. Także my jeszcze mieliśmy okazję, y, dzień przed komisją odbyć kontrolę, y, gdzie również długo żeśmy rozmawiali na temat pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I jak tutaj na końcu przeczytałem, wnioskuję o y, przyjęcie złożonej informacji przez Wysoką Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W, w podpunkcie drugim dyskusja, czy ktoś z państwa zabierze głos? zada pytanie pani kierownik. Nie widzę, stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości, a pani kierownik dziękuję za przygotowanie tak obszernego materiału informacyjnego dla radnych. W punkcie siódmym podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 432 z 2022 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok. Tu poproszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 21 lutego 2022 roku zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani Skadling oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos?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 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Yy, drugi projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2022 rok. Tu poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 299 800, zmniejszyć dochody w kwotę o kwotę 10 000, celem zmniejszenia wydatków o kwotę 14 777. Złoty i, i zwiększenia wydatków o kwotę 304 577 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się na swoim posiedzeniu dnia 21 lutego. Wysłuchała wyjaśnień pani Skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma chęć zabrania głosu? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego drugiego projektu uchwały? Chwila. Jest już możliwość głosowania. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do trzeciego projektu uchwały wpłynęła również i autopoprawka. Tutaj również poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proponuje się w powyższym projekcie zmniejszyć i zwiększyć yy, wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 45151 zł na wydatkach yy, statutowych, wynagrodzeniach i pochodzeniach oraz dotacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 21 lutego również zajmowała się tym projektem uchwały oraz autopoprawką. I po wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubaczów, Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres pięciu y, lat y, nieruchomości z przeznaczeniem pod ogród przydomowy położony przy ulicy Westerplatte. Punkt drugi wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat nieruchomości z przeznaczeniem pod ogród przydomowy położonej na zapleczu ulic, ulicy Cicha. I pod punkt trzeci wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat nieruchomości yy, pod działalność rolniczą położonej na zapleczu ulicy Jana III Sobieskiego. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu dnia 21 lutego 2022 roku. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie?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 Piąty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przysyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Elektrownia PV 59 Spółka ZOO Polska Spółka Gazownictwa. I tu poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pana Jana Radłowskiego o opinię.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 tego projektu. Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Lubaczu w 2022 roku. Poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie. Opinia Komisji Spraw Socjalnych y, spraw Socjalnych i Gminalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej w Lubaczowie y, na 2022 rok. Komisja w dniu 22 lutego zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały wysłuchała wyjaśnień pracownika Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, nie wniosła uwag i zaopiniowała go pozytywnie. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że na komisji właśnie przy, y, znaczy my co roku tą uchwałę głosujemy, bo to jest ten program co roku powtarzany, on właściwie niczym się nie różni od poprzednich y, lat. Tam zmieniają się tylko kwoty ewentualnie zabezpieczone na, na, na y, opiekę nad tymi zwierzętami, a generalnie treści w nich zawarte są niezmienne od, od lat. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur, zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pani Burmistrzu. Ja z tą całą uchwałą się zgadzam, natomiast chciałbym prosić Radę o usunięcie punktu szóstego w paragrafie pierwszym. Ten punkt mówi o usypianiu ślepych miotów. Ustawa z 1997 roku o ochronie zwierząt mówi artykuł 6, numer 1 zabrania się zabijania zwierząt i tu pisze z wyjątkiem. A więc nie jest to nakaz, jest wyjątkiem. To jest do decyzji każdego miasta, każdego, każdej gminy. W punkcie 10 tam pisze właśnie usypianie ślepych miotów. No ci, co yy, tą ustawę robili, no chyba nie znali historii nie nic. Ja państwu króciutko powiem w czym rzecz, żebyście państwo wiedzieli, bo jeżeli usuniemy ten punkt, będzie wszystko OK. Inne punkty, jest wszystko w porządku. W roku 2030 uznano koty za diabelskie bestie, które należy za wszelką cenę wytępić. Przez kilka kolejnych dekad trwał więc otwarty sezon na koty. Mijały dziesięciolecia, a koty w Europie ubywało w ekspresowym tempie. Nikt jakoś specjalnie nie przyjmował się jednocześnie faktem, że wraz z ubywaniem sierciuchów wzrasta ilość ich naturalnych wrogów, gryzonii, W szczególności zaś szczurów. Szczury mnożyły się na potęgę, Szczęśliwe, że sam człowiek zadbał o to, aby pozbyć się dybiących na ich życie czworonogów. Plagi gryzoni wkrótce przyniosły kolejny problem – pchły. Im więcej szczurów panuszyło się po miastach, tym więcej pcheł regularnie żarło ich mieszkańców. Ten mały gryzoń zaczął roznosić poważne choroby, wśród których prawdziwą popularność osiągnęła dżuma. Żubaństwa, czytałem wczoraj cały artykuł na temat tej dżumy i tak dalej, tak identycznie to, co z covid -em. identycznie. Ludzie umierali, nie było miejsc w szpitalach, zamykano bramy, proszę Identyko, ja nie będę tu mówił, bo wiecie, jak jest. To samo, co było z covid -em. I doktor Bernard, słysząc to krzyki radości z zakończenia tej pandemii, zdawał sobie też doskonale sprawę z tego, o czym nie pamiętali ci wszyscy wyrażający swoją nieopisaną radość. Że radość to zawsze jest, ta, ta radość jest zawsze zagrożona, gdyż bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. I pewnego dnia może się na nowo aktywnić, nawet po wielu latach, atakując nie spodziewających się na niego ludzi. Uchwaliliśmy kastrację, tu mamy już jeden wątek, gdzie należy usuwać, prawda? Bo kastracja. I jak jeszcze uchwalimy mordowanie zwierząt zdrowych, no to mamy problem. Szkoty domowe nie polują na szczury, bo nie są głodne. I króciutko na koniec ta pani, która w TFONI występuje, te dyskusje na śniadanie rano, coś takiego, taka przy kości kubitka, pisze tak. Na Wyspie Wolin, gdzie teraz mieszkam, nigdy wcześniej nie było tyle śniegu, a mnie zasypało do parapetów. Poza tym miałem letnie opony, więc nigdzie nie mogłem się ruszyć. Na szczęście sąsiedzi wykopali mi wąską ścieżkę, chodziłam do nich i zabierali mnie na zakupy, żebym w głodu nie umarła. Jedyne towarzystwo, jakie miałam, to dziki kot, który bardzo mnie pokochał. I tak naprawdę, to głównie dzięki niemu, nie wpadłam w depresję. Co rano musiałam znaleźć siłę, aby wstać z łóżka i go nakarmić. A on, głos, a on głaskał mnie łapką po twarzy i wszędzie ze mną chodził. Byłam pogrożona w smutku, a on dawał mi choć na miastkę w radości. I teraz zastanówmy się, czy tego punktu nie usunąć. To od państwa będzie zależeć. Bo przyroda jest przyrodą. Przyroda sobie... Ale zauważcie państwo, jeżeli zlikwidujemy jedną część przyrody, to druga część przyrody pójdzie w górę i my zaczniemy cierpieć z tego powodu. Ale to już będzie zależało od państwa. Dziękuję. Jeszcze dwa pytania, panie Wojtko, do pana. Na początku to tam jest rok, który, bo pan przeczytał 2030? E, nie, nie, 1230. Okej. Okay. I to jest wniosek formalny, czy pana sugestia. Wniosek formalny. Okej. Okay. Więc do wniosku Pana Wojtka postawionego, Pana Radnego Mamczur. Czy ktoś z Państwa Radnych zabierze głos? Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja nie tyle do wniosku kolegi, prawda? Wojtka, ale tylko takim jeszcze w kwestii wyjaśnienia, bo ja powiedziałem, że to mówię, te zapisy tej uchwały, one są co roku takie same. Zmieniają się tylko kwoty po prostu, jakie miasto zabezpiecza na, na te cele. Tutaj kwestia, no ustawa o ochronie zwierząt, co pan Wojtek przeczytał, nie zakaz mordowania zwierząt i czy, czy, czy, czy w ogóle zabijania zwierząt. Tam jest właśnie to, to odstępstwo, że, że dopuszcza się właśnie te, te mioty na usypianie tych miotów. Chodzi to głównie o koty. U nas to z tego, co myśmy, bo to jest z panem Wojtkiem, rozmawiali na komisji, był przed komisją chwilę, żeśmy dyskutowali, później pan poszedł. A pracownik nam to jako komisji wyjaśnił w szerszym zakresie, prawda, że to nie chodzi, że wszędzie, gdzie jest jakiś taki prawda, miot, to zostanie on uśpiony, czy tam zabity, czy jak go tam zwał. To są sporadyczne tylko takie przypadki, bo u nas zdarzały się takie historie, że na terenie jednej posesji było ponad 100 kotów, bezdomnych kotów, bezpańskich kotów, gdzie pani, która się na tym litowała, dokarmiała i przychodziły coraz to nowe koty i już dobrze funkcjonuje ta sterylizacja, czy kastracja, czy coś tam. A to nie jest w jakiś sposób taki nagminnie na stosowane, że wszystko, co się okoci, to zostanie zabite. Także to do tej pory to chyba praktycznie rzadko w ogóle nie miało miejsca na terenie naszego miasta, a zapis wynika po prostu z ustawy. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Pan Krzysztof Czerniak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, proszę o spokój. W tamtym roku głosowałem przeciw i w tym roku też będę głosował przeciw. Dopóki, dopóty. Numer telefonu, który jest podany, będzie odbierany w sobotę i w niedzielę. Druga sprawa. Przemyśl Arka, Czy jeżeli dzisiaj, czyli w sobotę, będzie pies bezpański, oczywiście nie ma bezpańskich słów i zawsze jakiegoś ma właściciela. Jak firma z Przemyśla jest w stanie dojechać w ciągu 10 czy 15 minut do Lubaczowa, żeby tego psa złapać? Powiem wam jak. Przyjeżdża, psa już nie ma. My za to płacimy. Kto op opiniuje to? My. Ale powinien tu być moim zdaniem pan Lekarz, weterynarii, któryś, który się zajmuje tym, czyli pan Kornaga. No wyjaśni, jak to polega. Uchwałę przyjmujemy już od 2014 roku, jak już jestem radnym i tak co roku ją przejmujemy. Nikt nie, nie pyta, gdzie ten pies jest przechowywany. Powiem no wam, gdzie. Na oczyszczalni ścieków. Ostatnio uciek. Tak mu dobrze tam było. Co jeszcze? Najważniejsza rzecz. Policja ma łapać psy? Chciałbym dostać informację, bo jest napisane, że mamy powiadomić policję i co ta policja ma zrobić? Danki mu założyć, czy jak? To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos. Nie widzę, więc przystępujemy w pierwszej kolejności do głosowania wniosku. Kto z państwa e, radnych jest, aby w załączniku do projektu uchwały w paragrafie pierwszym punkcie drugim wykreślić podpunkt szósty czyli realizacja, realizacja programu obejmuje w szczególności i podpunkt szósty brzmi usypianie ślepych miotów. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został odrzucony, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw projektowi uchwały? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że dziewięciu radnych głosowało za projektem uchwały, dwóch radnych było przeciw i trzech się wstrzymał. Stwierdzam, że projekt uchwały, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok. Poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć y, dochody o kwotę 250 tysięcy i zwiększyć y, wydatki o powyższą kwotę. Yy, dotyczy to odpłatności za usługi przedszkolne i yy, yy, yy, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to dzieci, yy, odpłatności za dzieci w przedszkolach innych gmin. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok drugi rok również poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo! W powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 34 650 zł, które są przeznaczone, były przeznaczone na zakup i wymianę serwera domowego, rozbudowę i modernizację sieci oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem zwiększenia wydatków w kwocie 34 650 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Województwa Podkarpackiego oraz dotację celową w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Głobaczowie na dzisiejszym posiedzeniu Przeanalizowała powyższy projekt uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa może ma pytanie, zabierze głos? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 12, 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Jeden radny był przeciw temu, tej uchwale i jeden radny się wstrzymał. Przystępujemy do punktu 8. Dzisiejszego posiedzenia jest to informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Zapraszam pana burmistrza. Szanowni państwo, w zasadzie to Dużo informacji nie będzie, bo ten miesiąc był związany głównie z bieżącą działalnością urzędu, jednostek, ale w zasadzie mogę tak naprawdę skupić się na tym, co się dzieje od dzisiaj tak naprawdę. Ponieważ wiemy jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą i tu podzielę się z Państwem informacjami, które dzisiaj uzyskałem na konferencji, na wideokonferencji z wojewodą podkarpackim, podkarpackim służbami. Jeśli by trzeba było takie informacje przekazywać dalej, to proszę Państwa i, i prosi też, proszę o służby, żeby tutaj uspokajać sytuację i nie, nie jakby nie wzmagać emocji. My jesteśmy, my jesteśmy jako województwo podkarpackie w całości i te wschodnie województwa określone jako takie województwa przejściowe, czyli to będzie ten pierwszy, pierwszy kontakt z uchodźcami, którzy w różnym, w różnym, w różnym stanie, w różnej formie mogą przekraczać granice. Mamy ich przetrzymać, zaopatrzyć, dostarczyć odpowiednich środków żywnościowych, medycznych oraz skierować do miejsc, które są przeznaczone dla naszego województwa wzdłuż czwórki. autostrada A4, czyli te województwa południowe zapewniają miejsca na pobyt tych uchodźców. Na naszym terenie, w szczególności na terenie naszego powiatu, nie, nie ma takich miejsc jakby pobytu długoterminowego. To jest informacja na dzień dzisiejszy. Na razie nie widzimy wzmożonego ruchu na, na przejściach. Zobaczymy, jak będzie. Wypowiadał się prezydent przemyśla o, o pociągach, które, które z Kijowa są były uruchamiane chyba w jesieni tamtego roku i, i tam ludzie jadą, ale też nie wiemy, czy to są uchodźcy, czy to jest ruch typowy, tranzytowy, czy, czy jeśli chodzi o ten taki bieżący ruch, który się odbywa na, na co dzień. Także my w tym, w tym momencie nie jesteśmy jako miasto zobligowani do uruchomienia jakichkolwiek miejsc pobytu. Jeśli się to zmieni, to będziemy na bieżąco Państwa informować. Także na dzień dzisiejszy takie informacje mam do przekazania. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. W punkcie dziewiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Pan Roman Łańcucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Chodzi mi tutaj o ulicę Krasińskiego, jako, że tam też mam garaż i ci ludzie mają ze mną codzienny kontakt. Na tej ulicy na wysokości bloku tak zwanego rotacyjnego jest kratka ściekowa, która jest no totalnie nieczynna, a że tam jest akurat zagłębienie to po każdych czy roztopach, czy opadach deszczu tworzy się potężne rozliwisko. Czy byłaby możliwość jakoś tam udrożnić tą kratkę, żeby ta woda ściekała, a ona stoi na przykład po ostatnich deszczach do dzisiaj? Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 10. Krótka moja informacja, czyli przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję i podpisywanie uchwał z poprzedniej sesji. W punkcie jedenastym sprawy różne pisma nie wpłynęły, więc oddaję państwu głos. Bardzo proszę pani Marta fiercowicz mazurek Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie. Chciałabym podziękować y, pani minister Annie Schmidt za pomoc i współpracę w pozyskaniu środków finansowych na y, modernizację i remont y, drogi, chodzi o ulicę Chopina na poziomie 70% y, kwota będzie dofinansowana, to jest prawie 4 miliony złotych z rządowego funduszu rozwoju dróg, droga ta była na pozycji rezerwowej, no dzięki wsparciu i zaangażowaniu pani minister udało się ją z tej listy zadań rezerwowych wyciągnąć i na te zadania, które właśnie uzyskały rządowe dofinansowania. Równocześnie dziękuję pani poseł Teresie Pamuła za bieżące starania w pozyskiwaniu i dofinansowywaniu, bieżące starania w pozyskaniu, dofinansowania projektów inwestycyjnych w naszym mieście. I również pani minister Anna Schmidt zaangażowana jest w pomoc w uzyskaniu dofinansowania na nasze miejskie wnioski z zakresu infrastruktury domów kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wiceprzewodniczącej. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabierze głos w sprawach różnych? Pan Krzysztof Czerniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, mieszkańcy w bloku numer 8 proszą o wyremontowanie drogi. Rozpadła się całkowicie po zimie. Nie było to dobre jednak. nowe drogi się nie sprawdzają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa panie burmistrzu i my jako radni musimy jakieś znaleźć środki na kosza. Jeżeli chodzi o ulicę Ofiar Kartynia, tam gdzie mamy nowe, z boku nowy basen powstał, jest parking. No i nie ma koszy, są pełne, wszystko się wysypuje po weekendzie. No młodzież gdzieś się musi podzieć, nie dziwuje się, ale musimy o to dbać, bo niestety na pogrzeby przyjeżdżają osoby z całej Polski, z Europy, nawet z całego świata. Także chociaż ten odcinek jak bardzo bym prosił o wysprzątanie, bo parking dzisiaj wygląda jakby była jakaś impreza alkoholowa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Bardzo proszę. Pan Marek Małecki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tylko w związku z tą informacją Pana Burmistrza chciałbym tylko dopytać, bo faktycznie dzisiajśmy się obudzili trochę w nieco innej rzeczywistości. Po, po włączeniu odbiorników, usłyszeliśmy, co się wydarzyło nad ranem i tutaj ta telekonferencja Pani Wojewody i sprawa ewentualnych przyjęcia uchodźców, u ludzi, którzy będą próbowali opuścić tam to, to co Pan Burmistrz mówi, że tylko forma taka przejściowa. A czy w, tym, w tej telekonferencji zostało określone, że będą na przykład korzystać z jakichś naszych obiektów miejskich, czy to raczej jeszcze tak szeroko nie było omawiane? Tylko ogólnie co do zasady, że przejściowa i potem roz, rozlokowanie wzdłuż autostrady A4 w stronę zachodnim, tak? Czyli, czyli generalnie jakichś obiektów, czegoś tam nie było wskazane, żeby... Nie, nie, nie słychać. Zapraszam pana burmistrza. Jedyny, jedyny obiekt, który jest planowany, to właśnie taki, taki przejściowy, to jest przy granicy, przy przejściu w Budomierzu, czyli na terenie gminy Lubaczów. I to gmina jest zaangażowana w przygotowanie takiego, takiego punktu. Nie wiem gdzie jest. Czy, czy faktycznie na przejściu, bo to byłoby najprostsze logistycznie, czy w którymś obiekcie, y, pewnie szkolnym, oświatowym na, na, na, y, na trasie. Najbliżej pewnie Lisiejamy. Także że w takim kierunku, ale to jest mówię, tylko, tylko jakby taki, taki przejściowy, żeby, żeby jak rece, recepcyjny, tak to fachowo nazywają. Na dzień dzisiejszy. Także też, też czekają służby na, na skalę tego, tego zjawiska i, i pewnie, pewnie będziemy reagować. My jako miasto, to przypomnę, taki sam mieliśmy problem czy zapytania na początku pandemii, kiedy trzeba było spróbować znaleźć miejsca na kwarantannę, dużą kwarantannę. To, to w zasadzie opieramy się tutaj na obiektach bardziej powiatowych, gdzie są internaty, bursy. My jako miasto nie mamy swoich miejsc noclegowych, które moglibyśmy na to udostępnić. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł Włoch? Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, chciałbym jeszcze kontynuować to zagadnienie w kwestii bezpieczeństwa, bo nie wiemy ile osób przyjdzie do nas tutaj w koło Lubaczowa. Czy rozmawia Pan z Policją odnośnie bezpieczeństwa? Jakby to było, jakby na przykład były jakieś nieuzasadnione skutki właśnie odwrotne tego co tutaj co tutaj będzie z tymi uchodźcami. I druga sprawa czy miasto będzie brało udział w dofinansowaniu. Bo oni tu przyjdą prawda, ale trzeba im zapewnić żywność i, i pewnie i ciuchy jakieś. Bóg, Bóg wie jeszcze co, a takiej wiedzy nie mamy. Ale głównie chodzi o bezpieczeństwo, bo ludzie się martwią, e, pamiętają niektóre rzeczy sprzed lat, więc tutaj byśmy prosili. Dziękuję bardzo Panu Radnemu, Pan Burmistrz krótko odpowie. Na dzień dzisiejszy no my nie, nie jesteśmy w stanie wyręczać Natomiast o tyle jest sytuacja określona przez, przez obecnych no, służby wojewody, sztab kryzysowy tak naprawdę, że w przypadku spotkania się z potencjalnym uchodźcą, który nie wie co ma zrobić, bo, bo w zasadzie... Myślę, że, że znaczna część tych osób przekraczających granicę ma już plan, gdzie pojechać, czy do rodziny, czy do znajomych, czy do tych, którzy już tutaj są. Natomiast tacy zagubieni trzeba będzie wskazywać i zawiadamiać policję, czy Straż Graniczną, bo oni są od tego, żeby reagować, która im pomoże w znalezieniu miejsca, czy w tym, w tym ośrodku recepcyjnym, czy w tym ośrodku docelowym. Natomiast myślę, że takie przypadki już będą wyopywane przy przekraczaniu granicy i tamte osoby się określą, czy mają swój plan na, na przejście, czy nie. Natomiast kontynuując temat bezpieczeństwa, no, na, na razie e, e, zawieszamy sprawę z wygaszaniem oświetlenia ulicznego, bo szczególnie w nocy, bo, bo myślę, że w takiej sytuacji, kiedy mogą się przemieszczać osoby, no z tytułu ruchu granicznego jest zasadne, żeby no niestety zagryć zęby i, i świecić w nocy, żeby żeby nawet ułatwić służbom, które jakby służą tutaj, czy, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ułatwić pracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie ma chętnych w sprawach różnych, Wysoka Rado, na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 41 w obecnej kadencji. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział, za zabieranie głosu.